Życie gna do przodu jak i te. Nawet na sekundę nie zatrzyma się Co ty byś nie robił to za mało jest Czasu nie cofniesz, nie zatrzyma się Nie masz pięciu żyć, życie jedno jest Uważaj na siebie, byś nie zgubił się To nieistotne, kim ty chciałeś być Ważne jest to, kim Ty jesteś dziś Chciałeś spełniać marzenia, a nie do podziemia Głowę schować i nie zobaczyć sukcesu Wtedy myślałeś jak to pozmieniać Aby uniknąć odpowiedzialności, porażki i stresu Głodny sukcesu jak wampir krwi Ale u wytrzymałości był Bo nikt nie chciał pomóc, przede mną zamykały się drzwi Dla wielu sny zakłócały łzy Przebam się, że nie znajdę sensu w życiu, nie muszę szukać już go w hardkorowym biciu, kierunek wybrałem i wytyczyłem cel, obiekt chroniony, strzeżony, safe, świat kochacie, kiedy jesteś czarodziejem, ludzki dzieje ma. To też Czuję się w nim tak, jakby pozbył się nadziei Jak z pełnym portfelem Pośród dwóch złodziei Złodziej czasów młodzi marzy Nasze życie niestabilne rwące Jak tak jak Jogara. Bo to spadnik na życie wieczne Nie ma tutaj żadnych szans Przestrzeni kosmicznej będziemy tylko pyłem Kim na tym świecie byłem? Zapyta każdy z nas Oddaleni o miliony świetnych lat Życie całą garścią łapi korzystaj głupie może żeby stał tak mnie jak na polskim godle orzeb. Walka na noże nadal ze sobą Nie zostanę pan, nigdzie inni nie pomogą Nie chcę narzekać, na cuda czekać. Nie chcę by mój sufit był twoją podłogą Chociaż to mój jest kawałek podłogi Niech zostanie czysty, mimo że ubogi Żaden kto bliski nie wybrał mi drogi Mój poziom niski, a za wysokie progi Tylko jedna droga jest właściwa, która poprowadzi cię Musisz ty w siebie, musisz obrać cel i dupę, by marzenia zacząć spełniać nie, nie użalać się, nad sobą nie poddawać się Nie oglądaj się za siebie, zostaw to co złe Wszystko to co było, nauczyło nie pogrążać się Wiecznie optymista, kiedy wstaje nowy dzień Ma nadzieję w oczach, w lustrze widzę cię.